Dzisiaj zadam pytanie kartą, czy on, ona, mnie kocha? Czy on, ona, mnie kocha? Czy on, ona... partner o którym myślimy czyli państwo o którym myślą czy partnerka mnie kocha W jego myślach trzy kielichy. W jego sercu sąd ostateczny. Odpowiedź. O, oh tutaj było w jego sercu sprawiedliwość, przepraszam, a. Czy kocha odpowiedź sąd ostateczny w tej kolejności? Czyli trzy kielichy, sprawiedliwość i sąd ostateczny. Trzy, kieliki, trzy kielichy. W jego myślach ym, są być może no jakieś myśli być może o innych kobietach. W jego myślach jest być może chęć zmiany partnera, partnerki, ponieważ coś między Wami być może się zdarzyło, że jest na rozdrożu partner. Ponieważ y, karta trzech kielichów to jest y, grupa ludzi, jakieś socjalne kontakty, przyjemności, świętowanie być może jakieś imprezy, partii, radość i być może tutaj w tym kontekście y, są jakieś jeszcze inne kobiety to znaczy nie jesteście sami być może jest jeszcze jakaś inna kobieta tutaj w jego myślach, głowie, mentalnie prawda? Y, w jego sercu jest sprawiedliwość, czyli w sercu, na poziomie uczuć, jest y, osobą lojalną, solidną, y, stabilną, ponieważ sąd y, to jest y, sprawiedliwość, lojalność. Przynajmniej ta karta pokazuje ten symbol, więc... Y, jest to na pewno y, osoba, która emocjonalnie chce pozostać tutaj Wam lojalna. Jest to karta sprawiedliwości, czyli no, jakieś rozmowy z Wami chce, chce po prostu przeprowadzić ten partner, być może coś wyjaśnić. Być może jakieś kompromisy podjąć, jeśli macie jakiś kryzys tutaj, jeśli nie jesteście pewni w tym związku, tak, jego miłości, wierności. Niemniej jednak jest tutaj pewna sprawiedliwość, lojalność i chęć pertraktacji z panią jako z partnerką, czyli z osobą pytającą. I y, odpowiedź, czy on kocha, w rezultacie jest sąd ostateczny. Czyli sąd ostateczny jest to na pewno y, miłość. Czyli jest to... Y, bardzo głęboka, duchowa część życia, prawda? Czyli emocje, głębsze emocje, właśnie stabilne uczucia. Także na pewno jest tutaj miłość. Niemniej jednak być może są panie pytające niepewne, ponieważ tutaj jest ewentualnie jakaś inna osoba w myślach tego mężczyzny być może ekspartnerka, czyli była żona była partnerka musicie o tym porozmawiać szczerze porozmawiać otwarcie dlaczego na poziomie mentalnym ma on takie myśli, być może jest osobą, która chętnie imprezuje, chętnie wychodzi na jakieś spotkania, towarzysko socjalne, i być może tam właśnie są jakieś ewentualnie mm, panie, które no, rzucają na niego oko lub coś sugerują, że on na poziomie mentalnym tutaj ma jakieś, prawda? Mm, dylematy lub pomysły, więc proszę porozmawiać szczerze z partnerem, z partnerką. Zobaczmy, co w przełożeniu jeszcze było na dnie karty. Yy, dawanie i branie, czyli szóstka pentakli, szóstka monet, która mówi o yy, wymianie, czyli dobrym związku partnerskim, tak? Yy, dajemy w równej mierze, jak otrzymujemy od partnera, żebyśmy te proporcje umieli utrzymywać, żebyśmy po prostu nie byli w związku egoistyczni, nie myśleli tylko o sobie. Być może coś brakuje partnerowi tutaj, być może zaniedbaliście jego potrzeby ostatnio. Po prostu jest ważne tutaj jako rada, by w równej mierze dawać i brać w związku, w takiej relacji partnerskiej. By było to zbalansowane, prawda? Żeby żaden z partnerów nie poczuł się no, jakiś zaniedbany, jeśli chodzi o swoje potrzeby, oczywiście emocjonalne, tak? Czyli pomoc, wzajemna pomoc w związku wzajemne dawanie uczuć emocji, miłości gestów to jest ważne, być może jest jakiś brak, jakiś deficyt że po prostu na poziomie mentalnym, w myślach partnera jest tutaj ewentualnie jakaś no no jakieś tam myśli powiedzmy, proszę porozmawiać z partnerem, zobaczmy jeszcze sobie tutaj ten orakel miłosny Jaką radę da dla tego związku? Jaką radę da orakel miłosny dla tego związku? Proszę o radę dla tego związku. Proszę o radę dla tego związku. No, Bardzo to też rezonuje z naszym czytaniem, ponieważ jest tutaj, że powinniście się bardziej y, głębiej y, poznać. Że jeśli otworzycie się na siebie, otworzycie swoje wnętrze y, i porozmawiacie, co jest dla Was ważne, to Wasza relacja się poprawi i pogłębi. Wasza, wasze partnerstwo się polepszy więc jest to na pewno to co już powiedziałam proszę porozmawiać w jakiej mierze są tutaj y, wasze odczucia w tym związku, w tej relacji widocznie nieidealne. idealne jakieś, by to wyjaśnić ze sobą by nie ryzykować tutaj żadną osobą trzecią w związku a miłość jest. Miłość jest solidna i piękna, tylko widocznie jest jakiś kryzys pomiędzy państwem. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj ten energetyczny orakel, jakie rady są ważne, jakie energie są też ważne. To są wszystko takie impulsy, tak? dla partnera i partnerki w związku które nie należy lekceważyć są na pewno jakimś ważnym, ważnym drogowskazem wskazówką, inputem by przemyśleć jeszcze raz te sprawy i na pewno jest to bardzo ważne, że taka osoba obiektywna spojrzy na to co Państwa dręczy to, że Państwo zaglądają na ten kanał szukają odpowiedzi mają wątpliwości jest to znak że jest no, jakiś problem, który Państwa w związku nurtuje zawsze jest ważne żeby dostać jakiś input do przemyślenia tych spraw czakry serca należy oczyścić czyli czakra serca jeśli jest nieoczyszczona zamknięta nie możemy swoich uczuć prawda, partnerowi jakby pokazywać, dać nie, mo nie możemy emocjonalnie się na partnera otworzyć, jesteśmy zablokowani jesteśmy no po prostu tak jakby sparaliżowani nie możemy wyjawnić swoich uczuć, emocji miłości nie możemy po prostu no, mieć tych pięknych miłosnych wibracji Mamy zablokowane serce, czyli nie ma partner dostępu do naszego serca, nie czuje tej miłości, tego ciepła, więc należy tutaj tą czakrę serca oczyścić. Na pewno może w tym pomóc świeca, na pewno może w tym pomóż, pomóc różowy kamień kwarcowy. Który jest tutaj y, kamieniem właśnie miłości, y, więc proszę pomyśleć o tym, by otworzyć też swoje serce na wszystko, co partner potrzebuje i pragnie, by ta relacja się poprawiła. Jeszcze zobaczmy sobie tutaj ten orakel miłosny, co nam podpowie dla tej relacji proszę dać wskazówkę dla tej relacji, co jest ważne co jest ważne dla Państwa, by miłość i uczucia płynęły proszę wyleciała karta przeczekać i w tu nichts niść las die Dinge lauf laufnehmen to znaczy w tłumaczeniu przeczekać, odczekać nie naciskaj niczego Zostaw tym sprawom swoje tempo, nabrać swojego tempa, czyli zostaw tym sprawom, żeby je wyjaśnić, po prostu odpowiedniego tempa. Te sprawy potrzebują czasu i zostaw tym sprawom po prostu na wyjaśnienie ten potrzebny czas czyli jeszcze odczekać. Niemniej jednak no, y, są tutaj rozmowy na pewno konieczne i przemyślenie tych spraw brania i dawania, oczyszczenie swojej czakry serca i y, rozmowy, pertraktacje, kompromisy, y, jak również poznanie się jeszcze bardziej głębsze, uczuciowe, tak? y, emocjonalne poznanie się na głębszym poziomie by wszystko tutaj się wyjaśniło dziękuję serdecznie bardzo proszę o kciuka w górę i abonowanie mojego kanału, subskrypcję mojego kanału i do usłyszenia wkrótce